Mając dobre wyniki laboratoryjne krwi, szczególnie enzymów wątrobowych, masz szansę przejść badania kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy za pierwszym razem. Na tym polega cała sztuczka, aby przejść od razu i nie pałętać się potem nadaremno. Zapytanie mojego widza. Dzień dobry. Panie doktorze, proszę bardzo o pomoc. Mój mąż stracił prawo jazdy, jechał po spożyciu alkoholu, czyli następnego dnia. I dziś za Pana Radą zrobiliśmy próbne badania i tutaj yy, Pani wymienia te badania Sód w normie, potas w normie, bilirubina całkowita 1,48 mg na decylitr, czyli nieco podwyższona yy, Aspatalat w normie, fosfataza alkaliczna 74 jednostki na litr, no chyba tutaj na granicy normy GGTP 17, czyli wybitnie niska, amylaza 38, glukoza 82,1mg procent, dodam, że mąż nie ma woreczka żółciowego. Co pan sądzi o tych wynikach? Czy przejdzie badania? Nie pije alkoholu od dwóch miesięcy, będę wdzięczna za odpowiedź, pozdrowienia. Reasumując to wszystko, wyniki są tutaj prawidłowe, ten yy, miernie podwyższony poziom bilirubiny nie powinien być przyczyną orzeczenia negatywnego. Nie wiem dokładnie, ile tutaj czasu minęło od tego feralnego dnia, czy tylko jest to dwa, te dwa miesiące, które ten pan nie pije, czy jest to nieco dłużej. Więc y, na badaniach nie obnosiłbym się za bardzo z piciem jakiegokolwiek alkoholu już od samego czasu tej policyjnej interwencji. No, y, każde picie nawet jednego piwa okazjonalnie może tutaj zasugerować lekarzowi, że nie potrafisz powstrzymać się od picia Jak się nie potrafisz powstrzymać od picia alkoholu, to może nie potrafisz się też powstrzymać i od picia, i od jazdy samochodem. No, skutek jest wtedy wiadomy, wystraszysz lekarza i orzeczenie negatywne. Oczywiście yy, mały disclaimer, wynik badań lekarskich WOMP jest tutaj zawsze loterią ale byłbym dobrej myśli. Coś złego się zdarzyło, wnioski tutaj zostały wyciągnięte, yy, cała rodzina robi coś, aby przygotować się do badań, więc jestem dobrej myśli. Także na tym kończę. Jeżeli ty miałeś podobną sytuację, zostałeś złapany po raz pierwszy za jazdy pod wpływem alkoholu, ale wziąłeś się za siebie, wyniki krwi masz dobre, Opisz to w komentarzu do tego wideo, napisz czy zdałeś, czy przeszedłeś te badania, czy nie przeszedłeś, jak to się miało do tego przypadku. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu, jak to wideo ci się podobało daj lajka, like daj kciuka. Jeżeli no, masz to nieszczęście, że jesteś w trakcie przed badaniami WOMP, czy jakieś badania odwoławcze, czy inne, a chcesz więcej takiego materiału, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Yy, jedyny kanał wideo na YouTube omawiający sprawy badań kierowców w WOMP-ie niestety za jazdę po alkoholu.